W tym wideo odpowiem Ci na pytanie, co masz robić, jak masz brak widzenia obuocznego, ale lekarz nie dopuścił Cię do pracy na wysokości do 3 metrów. Powtarzam, do 3 metrów, a nie powyżej 3 metrów. Powyżej 3 metrów sytuacja jest jasna i byłbyś od razu zdyskwalifikowany. Czyli brak widzenia obuocznego i praca do 3 metrów. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i zacznę oczywiście od zapytania, Mojego widza i czytelnika bloga, który natknął się na ten problem. Dzień dobry. Niedawno pracodawca skierował mnie na badania okresowe. Na skierowaniu zaznaczył pracę na wysokości ponad 3 metrów. Niestety po badaniu okulistycznym okazało się, że nie mam widzenia stereoskopowego, o czym zresztą wiem od 10, 10 roku życia. Test ten o ujemny, test polaryzacyjny ujemny, negatywny. Orzeczenie Lekarza Medycyny Pracy oczywiście musiało być niezdolny. Pracodawca wystawił mi kolejne skierowanie, gdzie zaznaczył pracę na wysokości do 3 metrów, no i po badaniu oczywiście orzeczenie Lekarza Medycyny Pracy również niezdolny, z jednoczesnym takim komentarzem, że no panu na drabinę w ogóle nie wolno wyjść. Zaznaczam jednocześnie, że pozostałe konsultacje to jest neurolog, laryngolog, badania krwi oraz psychotesty, przeszedłem pomyślnie, czyli bez jakichkolwiek zastrzeżeń. I nasuwa mi się pytanie, czy w przypadku prac do 3 metrów jest również wymagane widzenie stereoskopowe. Nigdzie nie jest to jednoznacznie opisane, czy regulują to jakieś odrębne przepisy. No, z tego co czytam z rozporządzenia, to w przypadku pracy powyżej 3 metrów niedopuszczalne są wady wzroku. We wskazówkach metodycznych prace te na wysokości podzielono na prace do 3 metrów i powyżej 3 metrów. To co w tym przypadku mam robić? Czy to jest jakiś przepis, czy fanaberia lekarza? Dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam, Bartek, 30 lat, województwo podkarpackie, także nawet moja sława tam dotarła, na Podkarpacie, gdzie zresztą spędziłem ostatnio bardzo miłe wakacje. Aby coś poradzić, musiałem sięgnąć do wskazówek Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, gdzie przeczytasz, że dla prac na wysokości poniżej 3 metrów wymagany jest tak zwany poziom trzeci wymagań ostrości wzroku, to dotyczy się okularów, a widzenie przestrzenne nie jest wymagane. Czyli jaki z tego wniosek? Że pod pewnymi warunkami możesz być jednooczną osobą, tak jak ten Bartek, przy tych pracach na wysokości do 3 metrów. No, trzeba by rozgry rozgryźć ten trzeci poziom wymagań wzroku, ostrości wzroku i u osoby jednoocznej jest to ostrość wzroku 0,5 z korekcją lub bez, czyli wniosek jest taki, że jak z korekcją lub bez okulary są dopuszczalne. Czyli ostrość wzroku 0,5 to musisz czytać piąty rządek od, od, od góry i możesz to czytać zarówno w korekcji lub bez. Nie wiem, na jakiej podstawie tenże lekarz z Podkarpackiego wydał ostateczne orzeczenie negatywne, no ale w tym przypadku odwołanie do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy ma sens. No, tamta sporna kwestia dotycząca wzroku Bartka zostanie rozstrzygnięta, lekarze z WOMP-u są na pewno na bieżąco z zaleceniami Instytutu Medycyny Pracy. No nie przesądzam ostatecznie kto tutaj miał rację, bo badał ten konkretny lekarz, a nie ja, ja się opieram tylko na tym opisie pacjenta, no ale nie daje mi to mimo wszystko wglądu w całość sprawy, bo ani słowa nie było tutaj o ostrości wzroku. No tak czy owak, jeżeli to wideo coś Ci pomogło, udostępnij je na swoim portalu społecznościowym, Facebooku, Google+, naszej klasie czy tam gdziekolwiek indziej. No, jeżeli Ci się podobało, to daj lajka, like daj kciuka, jak chcesz więcej takich filmików, dokonaj subskrypcji mojego kanału Lekarz Medycyny Pracy. No, link powinien tutaj być albo na górze, albo na dole, albo gdzieś tam. No, w każdym razie zrób subskrypcję już teraz, abyś po prostu nie zapomniał, na którym kanale byłeś. Jak zwykle oczywiście najwięcej dyskusji toczy się na mojej stronie internetowej badania badanialekarza.medycynypracy.com no i tam wpadnij, za momencik, po obejrzeniu tego filmiku, oczywiście najpierw dokonaj subskrypcji, link jest w opisie do tego wideo. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, specjalista medycyny transportu. Jeżeli masz jakiekolwiek podobne zapytanie możesz je zadać poprzez komentarze do tego filmu. Natomiast taki wniosek na zakończenie. Zawsze jak masz wątpliwości, możesz odwołać się od orzeczenia lekarskiego wystawionego na podstawie przepisów kodeksu pracy. Jest to za darmo. No, teoretycznie nawet nie musisz pisać uzasadnienia, wystarczy tylko złożyć odwołanie. No, odwołanie składasz poprzez lekarza, który ci wydał to poprzednie orzeczenie. Czyli nie idziesz najpierw do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, tylko idziesz do tegoż to lekarza, który cię badał, a on jest obowiązany przesłać dokumentację dalej. Także bye bye, mówił Darek Kraśnicki, do zobaczenia w moim kolejnym wideo.